Wszędzie ciemie, cienie, ciemie Wszędzie ciemnie, ciemie, cienie, cienie, tra la, -la, tra -la, -la Ciemne strony życia ma tra la, -la, tra -la, -la Ciemne strony życia ma Oczy, uszy Pustka, pustka, pustka, wszędzie pustka, pustka, pustka, tra la, -la tralala, życie ciemne